A to będzie z cyklu, co mnie denerwuje. I wcale to nie są te korki przed wjazdem na autostradę, bo to już mnie nie denerwuje ja jestem do tego przyzwyczajony. Natomiast denerwuje mnie to, jak ktoś ma tryb pracy, taki zadaniowy, może sobie z domu pracować, że komórka jest jego głównym kanałem łączności ze światem i nagle taka osoba bierze sobie wolny. No i niech sobie bierze. Każdy ma prawo i powinien odpoczywać. Im więcej się odpoczywa, tym lepiej się pracuje zasadniczo. Dopóki się nie przekroczy takiej granicy, gdzie już przestaje się pracować. Eee, no. Także ta osoba sobie idzie na urlop. No i ponieważ ta osoba ma taki tryb pracy, że ona się nie pojawia w jakimś tam biurze albo coś tam, no to nikt za nią tak naprawdę nie poinformuje jej kontrahentów, że kurde, halo, ja dzisiaj jestem na urlop. Są dwie opcje. Albo taka osoba się decyduje na to, że jeżeli jakiś klient do niej zadzwoni, no to, no to jednak odbierze ten telefon. A jeżeli nie chce odbierać telefonu na urlopie, to w tym telefonie powinna być jasna informacja nagrana na poczcie głosowej czy jakimś innym automatycznym powiadamiaczu z informacją Dzień dobry, jestem na urlopie, zastępuje mnie ktoś, ktoś. Jan Kowalski. Tak? Bo jak ja jestem kontrahentem i do tej osoby dzwonię to mnie mało to obchodzi, czy ta osoba jest na spotkaniu, czy ona jest na urlopie. Ja po prostu chcę się dodzwonić, przekazać informacje, uzyskać jakąś decyzję, uzyskać jakąś informację. Więc dwie rzeczy. Automatyczna informacja w telefonie. Dzień dobry, jestem na urlopie, proszę się skontaktować z panem XY, z panią XY. Bo ona mnie zastępuje, on mnie zastępuje i te osoby mogą pomóc. I to samo w mailu, jako out of office. I już. Dwie pieczenie przy jednym ogniu. Po pierwsze, nikt już więcej nie będzie Wam zawracał głowy na urlopie. Po drugie, kontrahenci, i klienci, którzy do Was zadzwonią, nie poczują się wystawieni, porzuceni, nie wiem, z problemem generalnie. No wiedzą, kto im pomoże. Dzwonią do następnej osoby, która w, tej, w tym komunikacie została wymieniona. I już. I mają ich pomóc. Proste? No proste. A większość korporacji światowych, wielkich marek, sobie kurde, z tym nie radzi. Ja wczoraj próbuję się skontaktować z gościem z jednej z takich właśnie światowych korporacji. I się nie da. Ja wiem, że on jest na urlopie, bo mi tam ze dwa razy na maila wczoraj odpisał i odpisał z telefonu ze źle sformatowanym tekstem, zapisem wysłany z mojego telefonu Samsung. No wiadomo, gość jest na urlopie. Ech. O, Rozmowa przychodząca Ale to nie O. Dzień dobry w sobotę Dzisiaj rano byliśmy już na placu zabaw w Grodzisku A teraz jadę sobie znowu do Potoku czyli Klub Potok Potocka 14 na koncert Tezis i Keep Rocking I dzisiaj będę testował nowe ustawienie do streamowania naszych koncertów na żywo na Facebooku stworzyłem sobie w domu na szybko taki taki dwustanowiskowy staty, żeby się tam iPad do streamowania zmieścił i, i nagrywarka z której leci dźwięk no i zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce bo chciałbym to tak frontalnie przed sceną ustawić a Helena tak się wybawiła dzisiaj rano na placu zabaw, że po prostu w samochodzie od razu zasnęła, jak tylko wracaliśmy. I do tej pory śpi w samochodzie, pod wiatą, żeby jej za ciepło nie było, śpioch. Ale to bardzo dobrze, no, takie drzemki w połowie dnia to super zdrowa sprawa. A teraz w drodze do sali, żeby się spakować na koncert spróbuję zrobić na naszym fanpage'u Tezisa live streama z samochodu prosto. zobaczymy czy się uda dzień dobry, dzień dobry, ciekawe czy ktoś mnie tu widzi tak Janku jestem spóźniony ale jadę szybko za 10 minut będę Więc dzisiaj gramy w klubie Potok, razem z zespołem Keep Rocking Koncert. A Klub Potok się znajduje w Warszawie na Żoliborzu, na ulicy Potockiej 14, przy samej pędzi tramwajowej, po której tak strasznie fajnie w kółko jeździ tramwaj i to mi się strasznie podoba. Co to za piknik? W, w Dobry? Dobry. Dobry. Bardzo fajny tu. Co nie? No ty też coś masz. Ja nie wiem co. Flordekania? Flor co to jest Flordekania? To jest ten tu podłoga z tego Marihuany. No właśnie tak, tak też <laughs> mi trochę zabrzmiało. Wiemy. Główna cecha Twojego charakteru, kurczę, taka jedna, jedyna, Tego No tak, no, jak główna. Powinniście no. zastanowić, bo no tak, ale nie, bo to 20 osób to obejrzy, tak, nie by się. 20 osób, to będzie 18 bez nas. Przyszedłem <głos> <głos> na no, taka punktualność. Co cenisz najbardziej u przyjaciół? Szczerość. To bólów może być. Można mieć. Kopiec lecz. Ale skazane to jest Mam to do działania takiej Mam pomysł, ale muszę się za niego zabrać. To jest. Twoje ulubione zajęcie. zajęcie. co ewidentnie z Jedzenie i spanie. Dobra. Co to byłoby dla ciebie największym nieszczęściem? Szczęście. Największym? Myślę, że. nie wiem, Choroba najbliższa. Taka. <głos> Jakich słów nadużywasz? Jakich słów nadużywasz? <głos> na tym się pracuje całe życie, żeby nie nadużywać. Minowałem sporo, ale co teraz? Jest na topie. Dobre pytanie. Nie wiem, sam określić żeby sobie, żeby sobie sobie sobie ja Cię jeszcze za mało znam, to no nie już. wiem. Jeszcze żaden ża ża pattern mi się, się, się, się nie utrwaj. <laughs> staram się nie nadużywać słów, staram się nadużywam bardziej szybkości mówienia. Strasznie szybko mówię i szeleszczę, szeleszce jest to nieczytelne, nie. Ale żebym chyba konkretnych słów nadużywał w tej chwili to. Jakie są twoi ulubieni bohaterowie literaccy? Bohaterowie literaccy. O no, kurcze. pytanie, no. Wiesz co mi się daje, że takie postaci, które są złożone, ale z banalnych literackich, że tak powiem, tytułu. No, no, dla mnie gera jest. Mhm. jednym bohaterem. Wielowymiarowy. jest. A ulubieni bohaterowie z życia codziennego? Ulubi bohaterowie z życia codziennego. Moja żona. Dlaczego nie cierpisz ponad wszystko? wszystko. Jak ktoś za, za plecami cię o Jaki dar natury chciałbyś posiadać? Dłużę, chciałbym latać. To jest dar natury, no, ale po co? Po co? co? Tu się robi nie po coś, nie? Na przejemności chyba. <głos Dyna gniazda> Ale jak do tej pory nie dawno? to tak. No co? Albo co? Chodzi o to. Żeby szybko się przemieszczać, z... albo to dawno. nie musisz siadać do samochodu, do komunikacji miejskiej. Wczoraj przebyłaby teleportacja. Nie? A to już. Dary no ja technologii bardziej. Ja, my... ja jestem wielkim fanem teleportacji i nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że jeszcze, z... nie jeszcze za mojego <głos> życia się uda. Jak chciałbyś umrzeć? Nie po to innym. Aha, to ja w tym tylko wtedy źle skręciłem, bo trafiliśmy na to samo... Tak, ja jesteśmy portę. tu, byliśmy. Dobra. Próba numer dwa. No. Ja, jakie błędy najczęściej wybaczasz? Takie, do których ktoś się przyzna. No, dobra. I sam czuję, że to był błąd. Innych raczej nie, jeżeli ktoś sam nie widzi problemu, to, <śmiech> to raczej, wiesz, nie wyciągać tego uwagi nauki, i... a sobie, <śmiech> sobie bez się nie wybaczy żadnych Trzeba sobie też ale, ale czasem, no, często nie ma wyjścia, nie? Człowiek sam po spełnianiem, No i że jesteśmy na miejscu. No idealnie, no, to rondo było chyba zamierzone, nie? Nie cierpisz ponad wszystko. Po zaczekaniu na koncert. Eee, na... Wiesz co? Nie lubię skrajnie prawicowych zachowań. O. Się naraziłeś. Na razie, po, połowa tam opuściła Janek jak tam count, spadają wszyscy już nie ma nikogo cholera